Nie minęło więcej niż 40 lat od dnia, kiedy Jezus wypowiedział słowa zapowiadające zniszczenie świątyni jerozolimskiej, a wszystko się dokładnie wypełniło. Kiedy w roku 66 naszej ery wybucha powstanie żydowskie przeciwko Imperium Rzymskiego Cesarstwa, chrześcijanie wiedzą, że wypełnienie słów Jezusa jest już bardzo bliskie. Kierowani Duchem Świętym opuszczają Jerozolimę i udają się za Jordan. Wojska rzymskie po kolei zdobywają kolejne miasta Palestyny, bezlitośnie mordując wszystkich mieszkańców. Legion 12 pod dowództwem Tytusa dociera do Jerozolimy w roku 70. Oblężenie trwa cztery miesiące. To były straszne dni w dziejach tego miasta. Wielu ludzi umarło z głodu, a ich zwłok nie było gdzie grzebać, więc po prostu wyrzucano je poza mury miasta. Flawiusz, żydowski historyk, opisuje także przypadki kanibalizmu. Rzymianie zdobywają miasto. Świątynia zostaje spalona, a potem zrównana z ziemią. W walkach oraz z głodu zginęło niemal całe miasto. Pozostałych przy życiu wymordowali Rzymianie. Zginęło wówczas ponad 100 tysięcy ludzi, nie tylko mężczyzn, ale również kobiet i dzieci. Czy można było uniknąć tamtej tragedii? Tego nie wiemy, chociaż analizując dokładnie tło historyczne tej wojny, możemy przypuszczać, że gdyby starszyzna Izraela uwierzyła w słowa Jezusa i przyjęła dobrą nowinę, to historia pewnie potoczyłaby się zupełnie inaczej. Ewangelia daje solidne podstawy do budowania społeczeństwa sprawiedliwego, w którym miłość i duch służby nadają kierunek rozwojowi każdej osoby ludzkiej. Trwajmy mocno przy Chrystusowym Słowie, abyśmy dostąpili łaski zbawienia.